Chyob na drogę Czyta autor Dariusz Iwański Z księgą Chyoba zaprzyjaźniłem się jeszcze w czasie studiów w Rzymie. Bez wahania wybrałem ją za przedmiot badań i dociekań w ramach mojej rozprawy doktorskiej. Często pytano mnie, dlaczego właśnie ta księga tak bardzo mnie zafascynowała. Nigdy nie potrafiłem dać jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Być może... Zaważył tu fakt, że jest to wciąż dzieło bardzo enigmatyczne. Dzieło, które skutecznie broni się przed jakimś ostatecznym zaszufladkowaniem. Ilekroć powracam do Hioba, zawsze odkrywam coś nowego. Muszę jednak powiedzieć, że w tonie tych, którzy zadawali pytania o moje fascynacje Hiobem, często pobrzmiewało niezrozumienie. W mniemaniu przeciętnego człowieka księga, o której mowa, jest przecież bardzo pesymistyczna. Nie na darmo mówi się przecież o chiobowych wieściach, które nie oznaczają niczego dobrego. Dla mnie jednak była ona zawsze przede wszystkim księgą o życiu. Ludzkie życie nie składa się z samych tylko wzlotów i przyjemnych chwil. Nie brakuje w nim również cierpienia, które nie jedno ma imię. Można wprawdzie zamknąć oczy i udawać, że cierpienie nie istnieje albo że nigdy nas nie dotknie ale jest to raczej postawa właściwa ludziom niemądrym niż mędrcom. Wszystkim czytelnikom życzę wiele mądrości. Rozdział pierwszy. Biblia, kłopoty i radości. Biblia to oczywiście słowo pisane, ale swego czasu istniała wyłącznie w formie ustnej, przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Proces spisywania i opracowywania ustnych tradycji trwał kilkaset lat. Ten fakt ma niebagatelne znaczenie dla naszego zrozumienia tekstów biblijnych. Musimy uwzględnić specyfikę starożytnych języków, stylistykę, stosowane wyrażenia oraz kontekst kulturowy, w którym powstawały poszczególne księgi. Gdy chodzi o barierę językową – to mogłoby się wydawać, że została ona pokonana ostatecznie, ponieważ mamy do dyspozycji różne przekłady na języki nowożytne. Przekłady, których autorami są przecież profesjonalni tłumacze. W tym miejscu należy jednak położyć nacisk na słowo różne, różne przekłady. Otóż okazuje się, że praca tłumacza to jedno z najbardziej niewdzięcznych zadań. Stare powiedzenie traduttore traditore czyli tłumacz Zdrajca, pozostaje w dalszym ciągu aktualny. Wiele hebrajskich słów ma na przykład kilka znaczeń, a tłumacz musi wybrać tylko jeden współczesny odpowiednik. Co gorsza, może się okazać, że hebrajski oryginał nie ma odpowiednika we współczesnym języku. Trzeba wówczas odwołać się do najbliższego mu znaczeniowo terminu. Nie ma już jednak możliwości chyba że w ramach wykładu uniwersyteckiego, aby uświadomić czytelnikowi ułomności takiego tłumaczenia. Większość czytelników musi się po prostu zdać na kunszt literacki i translatorski tego, kto dokonał przekładu. Jednak winniśmy to robić ze świadomością trudności, jakie niesie ze sobą tłumaczenie i traktować polski tekst Biblii z ograniczonym zaufaniem. Dobrym nawykiem jest czytanie przypisów, które znajdują się w większości rzetelnych wydań. Powinniśmy również być świadomi tego, że Biblia zawiera zarówno prozę, jak i poezję. Istnieje wiele definicji, które ułatwiają rozróżnienie tych dwóch rodzajów literackich. Upraszczając, można by rzec, że poezję od prozy odróżnia sposób przedstawiania rzeczywistości. W poezji Wykorzystuje się różnorodne symbole, porównania, metafory, zwroty idiomatyczne i obrazy. Proza jest natomiast bardziej rzeczowa i pozbawiona dodatkowych ozdobników. Jej zadaniem jest przedstawienie wydarzenia w sposób dosłowny, czyli wierne oddanie rzeczywistości. Sprawa komplikuje się jeszcze bardziej, jeśli uświadomimy sobie istnienie podziału na różne gatunki w łonie zarówno poezji, jak i prozy. Można by zapytać, po co zajmować się tymi wszystkimi podziałami? Przecież rzecz idzie o tekst natchniony, przez który Bóg przemawia do serca człowieka. Z całą pewnością tak jest. Ale zwróćmy uwagę na pewną prawidłowość. Otóż, kiedy na przykład czytamy książkę kucharską, nie pozwolimy sobie na to, aby traktować zawarte tam wskazania, inaczej niż dosłownie. Jeśli bowiem użyjemy któregoś składnika w ilości innej niż wskazana, nasze próby kulinarne będą od razu skazane na niepowodzenie. Ta forma słowa pisanego, jaką jest przepis, narzuca odbiorcy pewien sposób lektury i dobrze zrobimy, jeśli się do zastosujemy. Kiedy z kolei czytamy bajki Brzechwy, to chyba nikt z nas nie będzie chciał ich traktować dosłownie, pomimo iż mają one charakter swoistych opowiadań. Na próżno usiłowalibyśmy na przykład ustalić tożsamość atletów, którzy siedzieli w jednym z wagonów i opychali się kotletami. Musimy więc przyjąć, że każdy gatunek literacki funkcjonuje według określonego kanonu i narzuca czytelnikowi pewien sposób myślenia. Czytelnik może go wprawdzie zignorować, ale niesie to ze sobą ryzyko niezrozumienia podstawowego przesłania. Biblia nie jest tutaj wyjątkiem. Występuje w niej wiele różnych gatunków literackich. Jednym z najbardziej znaczących jest opowiadanie, będące sposobem dosłownego relacjonowania zdarzeń. Innym ważnym gatunkiem jest wyrocznia. Bardzo specyficzny sposób wyrażania i przekazywania woli Bożej stosowany szczególnie w księgach prorockich. Przypowieść to z kolei metaforyczny sposób nauczania o pewnych prawdach, czego przykładem może być siewca w Ewangelii św. Mateusza czy syn marnotrawny w Ewangelii św. Łukasza. Przypowieści nie należy traktować dosłownie. Zamiast tego... Trzeba skoncentrować się na przesłaniu, jakie niosą. Przypowieściami mogą też być całe utwory literackie, jak na przykład Księga Jonasza. Próby dowodzenia istnienia Jonasza, czy dociekanie, jakie morskie stworzenie mogło go połknąć, nie mają tu większego sensu, gdyż liczy się jedynie przewodnia myśl utworu. Podobnie ma się rzecz z Księgą Hioba. Wprawdzie nie klasyfikuje się jej jako przypowieści, ale ma ona w całości charakter dydaktyczny. Główny zaś bohater jest postacią fikcyjną. Zatem znowu trzeba powiedzieć, że liczy się przesłanie, a nie na przykład tożsamość Hioba. Ostatnią kwestią, którą warto dotknąć, są zwroty i wyrażenia idiomatyczne. Występują one w każdym języku nowożytnym. Jestem przekonany, że dopiero swobodne posługiwanie się znaczną liczbą idiomów w danym języku uprawnia do stwierdzenia, że znamy ten język dobrze. Idiomy dodają finezji każdej mowie. Jeśli na przykład powiem, że chcę upiec dwie pieczenie przy jednym ogniu, nie znaczy to wcale, że za chwilę zabiorę się do pieczenia. Tym bardziej, że nie lubię mięsa. Wyrażenie to ma tak naprawdę zupełnie inne znaczenie i pełni jedynie rolę fasady dla konkretnej treści lub konkretnego przesłania. Zwrot ten nie występuje również w takiej formie w żadnym innym języku. Osoba posługująca się na co dzień językiem polskim doskonale go rozumie, ale dla przedstawicieli innych narodowości jego znaczenie wcale nie musi być tak oczywiste. Co gorsza, jego dosłowne tłumaczenie na język niemiecki, angielski czy francuski brzmiałoby naprawdę przedziwnie. Podobnie rzecz ma się z wyrażeniem złamać komuś serce. Czy rzeczywiście jest złamane? To znaczy rozpadło się na kawałki? Oczywiście, że nie. Przecież nie w tym rzecz. W każdym języku kształtują się specyficzne dla niego wyrażenia. To samo Dotyczy także języka Biblii. Funkcjonują w nim przecież wyrażenia, które wykrystalizowały się na przestrzeni kilku wieków i to w bardzo odległej dla nas epoce. Ich faktyczne znaczenie musimy ustalić na podstawie kontekstu kulturowego, w którym występują. Przykładem tego może być historia pewnego sędziego imieniem Ehud. Ehud Podstępem pozbawił życia Eglona, miejscowego władcę kananejskiego, który uciskał Izraelitów. Sędzia dostał się do prywatnej komnaty króla, zabił go, a następnie opuścił miejsce zbrodni tylnymi drzwiami. Po pewnym czasie nieobecność króla zaniepokoiła jego dworzan. Wspólnie zauważyli, że drzwi do komnaty były zaryglowane, co wzbudziło ich niepokój. Uspokoili się jednak, sądząc, że. Było to zapewne związane z tym, iż Eglon poszedł okryć sobie nogi, jak zanotował autor Księgi Sędziów. To na pozór niewinnie wyglądające stwierdzenie jest pełne treści. O co chodzi? Co oznacza zwrot okryć sobie nogi? W pierwszym odruchu skłonni bylibyśmy pomyśleć, że chodzi tu o przygotowanie się do snu. Większość z nas zapewne pomyślałaby o przykryciu się kocem lub pledem przed oddaniem się w objęcia Morfeusza. Innymi słowy, można by było przyjąć, że król udał się na spoczynek. A jednak nie to mieli na myśli służący. Wyrażenie okryć sobie nogi jest tak naprawdę eufemizmem oznaczającym skorzystanie z toalety. Widać zatem wyraźnie, że dosłowne odczytywanie każdego wyrażenia może prowadzić do mylnego zrozumienia tekstów biblijnych. Pismo Święte zawiera wyrażenia typowe dla języków i czasów, w których powstawało. Mając to na uwadze, możemy nareszcie przystąpić do lektury Księgi Hioba, uznając ją za arcydzieło literatury. Jako taka Księga Hioba należy do najtrudniejszych w całym Piśmie Świętym. Zawiłości językowe, stylistyczne i kompozycyjne do dziś spędzają sen z powiek wielu egzegetom i filologom. Wciąż nierozstrzygnięta pozostaje również kwestia tematyki księgi. Podczas gdy na przykład jedni twierdzą, iż traktuje ona głównie o cierpieniu, inni wolą mówić o sprawiedliwości Bożej jako o wiodącym motywie. Księga Hioba należy do bardzo rzadkiego rodzaju literatury. Poezja i proza splatają się tam w jedną całość, a struktura literacka księgi do dziś nie doczekała się jednoznacznej oceny. Oczywiście wszystkie te problemy muszą rzutować na interpretację księgi. Na szczęście jednak nie ma jednej, jedynie słusznej interpretacji księgi Hioba. Całe piękno tego dzieła polega na tym, że Wymyka się ono sztywnym ramom interpretacyjnym. Być może dlatego w ostatnim czasie słowo interpretacja w odniesieniu do księgi Hioba ustąpiło miejsca terminowi lektura, reading. Lektura zakłada istnienie pewnego kontekstu, w którym czytelnik zabiera się do czytania. Warto zauważyć, że chodzi tu o kontekst czytelnika, a nie autora księgi. Dzięki takiemu założeniu można na przykład mówić o lekturze feministycznej, wegetariańskiej, materialistycznej czy chrześcijańskiej. Szczerze mówiąc, kiedy po raz pierwszy o nich usłyszałem, to najbardziej przypadła mi do gustu lektura wegetariańska. Sam nie jem mięsa, więc pomyślałem, że łatwo odnajdę się w podobnym kontekście. Okazało się, że wegetarianin winien czytać tekst po to, żeby się przekonać, czy przebija w nim bezkrytyczna akceptacja dla kultury mięsożernej, czy też może dyskredytuje on tekst, w jakiś sposób, postawę mięsożerców? W całej księdze Hioba zwierzęta pojawiają się w kilku ważnych miejscach. Jednak okazuje się, że nigdzie nie ma tam żadnej wzmianki mówiącej o jedzeniu mięsa. Taka perspektywa nie oznacza oczywiście, że autor jest wegetarianinem, ale przynajmniej można śmiało powiedzieć, że nie promuje on mięsożernych postaw. Tym samym nie jest pewnie wrogiem wegetarianizmu. Taka lektura tekstu biblijnego wydała mi się dość oryginalna, jednak pomimo całej sympatii dla niemięsożerców, muszę stwierdzić, że nie bardzo nadaje się ona do wyjaśniania zawiłości księgi Hioba. Pozostaje jednak faktem, że nie ma jakiejś jednej, jedynie ortodoksyjnej interpretacji dla całości omawianego dzieła. Każdy ma szansę przedstawić swoje własne jego rozumienie, o ile potrafi przedstawić logiczne argumenty potwierdzające słuszność swych wywodów. Mam nadzieję, że czytelnik nie wystraszył się z powodów wspomnianych wyżej zawiłości i wyzwań, jakie niesie lektura księgi. Przy całym swym skomplikowaniu Księga Hioba potrafi odwdzięczyć się czytelnikowi za trud włożony w zgłębianie jej treści. Jestem przekonany, że księga ta jest tak bogata, że każdy znajdzie w niej coś dla siebie lub swoich bliskich. Poniższe zapiski nie mają charakteru dogmatycznego. Mają one raczej sprowokować do myślenia i do samodzielnych poszukiwań.